Nazywam się Darek Kraśnicki i pewnie musiałbyś żyć na księżycu, jeżeli nie znasz mnie jako twórcy elitarnej grupy szkoleniowej, do policji oczywiście i dzisiaj w końcu przyszedł dzień, abyś bezproblemowo dostał się do tej służby, niezależnie od twojej przeszłości życiowej, od twojej ścieżki kariery. No, brzmi to jak bajka, jest niemożliwe. I jeżeli jesteś jednym z wielu tysięcy widzów mojego kanału, to wiesz, że jest to wykonalne i nawet niewielkim nakładem czasu. Aby to sprawdzić, wystarczy, że sięgniesz do niezliczonych komentarzy pod moimi filmikami, gdzie ludzie dostają się często wyłącznie po moich materiałach darmowych, nawet nie mając pojęcia, co prezentuję członkom mojej elitarnej grupy szkoleniowej, którzy są parę poziomów wyżej. Zapewne wiesz od znajomych, o setkach osób, które pomimo wcześniejszych niepowodzeń, z najróżniejszych powodów życiowych, po moim szkoleniu uległy dramatycznej transformacji i zostały policjantami. I dotyczy to zarówno tych zdających po raz pierwszy, jak i dostających się do służby nawet po raz siódmy, a raz mi się dostał ktoś po raz ósmy. Coś niewiarygodnego. Także, jeżeli jesteś młody, zaraz po szkole możesz być weteranem po czterdziestce. Kobiety i mężczyźni z tatuażami i bez tatuażów, z karanymi członkami rodziny, jak i zupełnie czystą kartoteką. Ale najważniejszy nie jest tutaj tylko fakt dostania się, ale zmiana, jaka następuje po spełnieniu swojego marzenia i zostaniu policjantem. I wtedy masz należny Tobie prestiż, nieustanną satysfakcję z ciekawej pracy, która jest codziennym wyzwaniem. Trudno nie wspomnieć o możliwościach rozwoju oraz stabilnej budżetowej pensji płaconej i tu muszę przyznać, niezależnie od zawirowań ekonomicznych, oraz tej wcześniejszej godziwej emeryturze mundurowej, o której zwykli śmiertelnicy mogą sobie tylko pomarzyć, a która jest solą wokół całej reszty społeczeństwa. I wierz mi, moi studenci nie są jakimiś superglinami, Naprawdę zwykli ludzie polska powiatowa, szczególnie ta wschodnia ściana Polski, prawda, gdzie dostać się jest najtrudniej. I uczciwie muszę przyznać, że najwięcej osób ostatnio szkoli się i dostaje się z Rzeszowa. I coś, co można by między bajki włożyć, gdyby nie relacje na mojej facebookowej grupie. Oni są naprawdę na podium z reguły w pierwszej dziesiątce rankingu, a nawet ktoś był kiedyś na pierwszym miejscu bez żadnych nawet najmniejszych znajomości, żadnego plecakowania, tylko po prostu ciężka, uczciwa praca. Po prostu byli simply the best i kontynuują to na szkołach policyjnych, a ponadto po moim szkoleniu mało kto na takiej szkółce odpada, a wierz mi, że wykruszalność jest straszliwa. I moje szkolenie nie polega na byciu przez Ciebie sztucznym i nienaturalnym poprzez wyuczenie się czy wykucie odpowiedzi na pamięć. Często te odpowiedzi w ogóle nie pasują do Twojego charakteru. Dziwisz się jak ktoś mógł coś takiego Ci sugerować, a po prostu wzmacniasz swoje naturalne cechy i jesteś sobą. I nie zaplątasz się wtedy w kłamstwie, w jakimś mataczeniu, tam kręceniu. Cały czas po prostu mówisz prawdę i nie możesz się zamotać. I polega to tylko po prostu na zainspirowaniu Twojej osoby, wyznaczeniu ci jakiejś ścieżki, prawda, aby wszystko szło potem bezproblemowo. I tak samo później, jako policjant, będziesz inspirował różne inne osoby do zmiany swojego zachowania, no a nie tylko wprowadzał porządek siłą, a jak to niektórzy mówią, Pało. Natomiast weź w tej chwili zamknij na chwilę oczy i pomyśl sobie, gdzie chciałbyś być w tej policji za 5 lat? Na jakim idealnym, twoim upragnionym stanowisku? Co się wtedy zmieni w stosunku do twojego obecnego życia? No, być może jesteś teraz w pracy, której po prostu nie cierpisz za pieniądze czy za wypłatę, która pozwala ci na jakąś wegetację, za mało, żeby żyć, za dużo, żeby zdechnąć, prawda? Oczywiście szef lub szefowa, która tylko mobbinguje, bo jest zainteresowana własną karierą, a ty jesteś po prostu na twoich plecach, po twoim trupie tą karierą idzie. Czy masz jakiś plan A, B lub C aby to wszystko zmienić? Czy w ogóle masz jakiś plan? Oczywiście, pytania dałem bardziej retoryczne, bo jeżeli oglądasz to wideo, to raczej odpowiedzi na nie nie masz. I być może nawet nie marzysz o byciu policjantem, bo nie masz kompletnie wiary we własne siły, we własne możliwości. I uważasz, tak jak większość ludzi, że policja jest tylko dla plecaków ze znajomościami w firmie. Być może jesteś nawet tak zarobiony, że nie wiesz po prostu, od czego zacząć, natomiast y, zmiana tematu i zadaj sobie nieco inne pytanie. Czy masz 10 minut dziennie? Być może kwadrans, aby podjąć jakieś szybkie i zdecydowane działania. Zapewniam Cię, że y, musisz zainteresować okresowo zaledwie 10 minut swojego czasu, aby Twoje marzenia wreszcie się spełniły. Te 10 minut przez najbliższe kilka tygodni może zmienić Twoje życie przez następne lat, kilkadziesiąt, a w zasadzie zmieni je do końca, ponieważ policjantem się jest całe życie, a nie policjantem się tylko bywa. Jak już odejdziesz do cywila, też na emeryturze będziesz dalej policjantem. I tak samo zmienisz życie swojej rodziny, a przede wszystkim życie setek ofiar, przestępstw, prawda, którym pomożesz, którym jakoś dodasz otuchy, ale z drugiej strony będziesz nieco uprzykrzał życie zbójom różnej maści, czy bandziorom różnej maści. I yy, to Ty kiedyś będziesz inspirował i dawał przykład innym, do Ciebie będą się zwracali o pomoc w trudnych sytuacjach, i niekoniecznie jako ofiary przestępstwa. Natomiast, y, prawda jest bardzo prozaiczna. Y, cechy twojego charakteru, na które zaczniesz zwracać uwagę, y, zmienią się na lepsze, po prostu samoistnie, samo tylko przez to, że zaczniesz interesować się problemem, że zaczniesz się ulepszać, ale rzeczy, na które zaczniesz zwracać uwagę ramię w ramię z pomocą guru, prawda? Guru, który jest najlepszym w tej branży polepszą Cię po prostu niebotycznie i naprawdę w tej chwili nawet nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić, jak się zmieniasz, tak jak zmieniają się członkowie mojej elitarnej. I będzie to jednocześnie moim zaszczytem być twoim nauczycielem i mentorem jednocześnie. Pozwól mi oraz policjantom, z którymi współpracuję, przejść od teorii do praktyki. Przez całe lata, jako twórca mojej oryginalnej MS Formuły wypracowałem unikalny system Tak, system, nie jakieś tam przypadkowe działanie, który pozwoli ci przejść bezboleśnie przez najtrudniejsze etapy rekrutacji, szczególnie psychologa policyjnego, a potem założyć upragniony mundur. I wiem, że możesz mieć wątpliwości, być może się nawet uśmiechasz w duchu, bo pytanie, które mi zadasz jest proste. Darek, Ty szkolisz do MS-u już kilkanaście lat, znasz formułę tego testu na pamięć, yy, przeszkoliłeś wielu ludzi i łatwo ci się gada, natomiast łatwiej gadać, niż cokolwiek zrobić. Ja natomiast podchodzę po raz kolejny i nie wiem dlaczego oblewam. I paradoksalnie, ja kilkadziesiąt lat temu, jeszcze za głębokiej komuny, yy, Byłem dokładnie w twojej sytuacji. Podchodząc do egzaminów wstępnych na Wojskowej Akademii Medycznej, zdałem idealnie, naprawdę idealnie egzamin z biologii, chemii oraz fizyki. Miałem jeden lepszy z wyników na TSF-ie. Był on trochę inny niż ten policyjny, ale uwaliłem test psychologiczny. Dokładnie nie wiem, co to. Y był za test, prawdopodobnie kadel, bo coś mi się tak tam świta, natomiast do dzisiaj nie mam pojęcia, dlaczego yy, oblałem. Po prostu rozmowa z psychologiem była bardzo przyjemna, coś tam mnie zapytał, parę zdań, uśmiechnął się i na tym się skończyło. Natomiast z samego testu pamiętam jedynie, że ciągle pytali o skłonności samobójcze, którym konsekwentnie zaprzeczałem. No, co z tego, że zaprzeczałem, jak mimo tego wszystkiego, za parę tygodni przyszedł złowieszczy list. Wiesz, co list oznacza jak przyjdzie po Multim, prawda? I w tym liście poinformowano mnie o przerwaniu rekrutacji. W zasadzie, nie podali żadnego powodu, W czym byłem u tego psychologa zły, a czym byłem dobry. I była to dla mnie totalna załamka, nie wiedziałem, co mam zrobić. No, jakoś o tych myślach samobójczych nie pomyślałem dzięki Bogu. Natomiast, sytuacja była dramatycznie inna niż teraz. Zero internetu, nikt nawet nie wiedział, że coś takiego będzie. Nawet w książkach fantastycznych o tym yy, nie wyczytałem. Dostęp do testów, czy jakiejkolwiek literatury psychologicznej praktycznie nie istniał. No, dałbym naprawdę ci wszystkie skarby świata lub komuś te skarby świata, żebym je do testów, jak tam przygotować. No i na szczęście w tym nieszczęściu pomógł mi mój ojciec, były mundurowy też pułkownik Wojska Polskiego. Wprawdzie psychologiem to nie był żadnym, natomiast miał tak olbrzymie doświadczenie życiowe, że potrafił mnie ukierunkować na to, czego oczekiwali od kandydata do munduru. Mija rok, przygotowałem się, zdałem siódmą lokatą i to wśród kilku tysięcy kandydatów i dzięki temu zostałem lekarzem wojskowym. Ilu kandydatów jest na jedno miejsce medycyny, Może sobie tam gdzieś sprawdzić, pewnie w internecie, a wtedy ten zawód cieszył się taką taką popularnością, szczególnie lekarz wojskowy, że naprawdę było tam sześciu czy siedmiu na jedno miejsce. Natomiast, dzięki temu dzisiaj cieszę się kilkutysięczną zasłużoną wcześniejszą emeryturą mundurową, a jednocześnie biorąc tą emeryturę, robię to co lubię, czyli szkole moich studentów. I tak jak ja dawno temu chłopak z przedmieści zahukany, zalękniony, mogłem kiedyś przejść psychologa mundurowego i to z taką mało profesjonalną pomocą, to Ty również dasz radę, oddając się w ręce fachowcowi w branży, a nie chcę być skromny, uważam się za najlepszego fachowca w Polsce, który najwięcej o multi ma pojęcia. To pojęcie mam o tyle bardziej szerokie, że prowadząc od ponad 15 lat pracownie psychotestów, w których wykonuje się badania na broń, czy na pracowników ochrony, czy do broni i amunicji, mam nieco szersze spojrzenie, czego psycholog policyjny będzie od Ciebie oczekiwał. Natomiast, no, z całym szacunkiem dla innych twórców, o psychologii mają tyle pojęcia, co, co powiedzmy, się dowiedzą, z, dowiedzą ode mnie. I na czym konkretnie polega ten mój kurs online w tejże elitarnej grupie szkoleniowej? Idzie to kilkutorowo, prawda? I przez 5 tygodni przekazuję ci mailowo materiał, który pomoże ci zrozumieć profil idealnego policjanta, czyli dostaniesz symulatory do testów. Z tych testów możesz korzystać praktycznie przez cały rok. Nie tylko te 7 czy 8 tygodni kursu. Trenuj ile wlezie. Rekordziści to robili 500 razy i potem jak szedł na właściwy test, to po prostu wyklikiwał i wszystko było cacy. Często zaraz po zrobieniu pierwszego testu, wyjaśnienia tego twojego pierwszego wyniku negatywnego, otwiera ci oczy i od razu wiesz, czy się dowiadujesz, gdzie robiłeś błędy przez wiele lat, a czasami 6-7 razy zdawałeś, popełniałeś ten sam błąd, a tutaj bum, Pomysłowy Dobromir i widzisz, co robiłeś źle i jakie to było proste, co trzeba było poprawić. I to już w zasadzie przekracza wartość całej tej twojej inwestycji w elitarną grupę, szczególnie tych bardzo dobrych kandydatów, czy tych najlepszych kandydatów, a którzy mieli tylko problem z komputerem. prawda? Rozmowa wychodziła fajnie, czuł, że było ok, a psycholog mówi Ja jeszcze muszę sprawdzić komputer i oczywiście po komputerze dostajesz złowieszczy list. I Poza tym w skład tego mojego kursu od czasu do czasu przeprowadzam transmisje online I, i transmisje są o tyle ciekawe, że już możesz do mnie zadzwonić, ja to odbieram, ten Twój telefon, Twój głos jest razem słyszalny dla wszystkich i wtedy zadajesz mi jakiekolwiek nutujące Cię pytanie, oczywiście dotyczące rekrutacji do Policji, ja na to pytanie odpowiadam. No i mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Natomiast te hangouty są troszeczkę bardziej intensywne niż te na YouTube. I, i jak chcesz ze mną porozmawiać osobiście, oczywiście możesz przyjechać na hangout do Wrocławia i, i w trakcie transmisji oraz po tej transmisji przepytuję Cię na żywo z tego, co dokładnie z tego samego, co psycholog na MS-ie, A korzyść jest tutaj obopólna, bo też nie jestem aż taki bezinteresowny do końca. Ty będziesz już miał próbny MS, czyli będziesz studentem lepiej przeszkolonym, a inni członkowie grupy zobaczą, jakie błędy popełniasz, czego oni mają unikać, i co wyartykułować podczas rozmowy. Jak również, ważniejsze jest czasami, czego nie mówić podczas rozmowy rekrutacyjnej. A przy okazji hmm, przeżyjesz po prostu ten prawdziwy stres rekrutacyjny, stres egzaminacyjny, którego nie doświadczysz po przeczytaniu jakiejkolwiek książki na temat Multiego, po przeczytaniu jakichkolwiek materiałów w PDF-ie, czy zrobieniu jakichkolwiek nawet moich y, symulatorów. I przełomem tutaj w moich szkoleniach było założenie elitarnej grupy yy, szkoleniowej na Facebooku czyli trochę masło maślane. Nie jest to ta grupa multi 95. Ta grupa jest ściśle tajna. Yy, nie szukaj jej nadaremno. Yy, po prostu utajniłem, żeby nie zajmowali się odpisywaniem ludziom, yy, którzy chcą dotrzeć do za free do materiałów, natomiast skupili się tylko na nauce. Każdego członka tutaj tejże grupy przyjmuje i zatwierdzam osobiście. Natomiast głównym jej celem jest otoczenie się jakimiś podobnie myślącymi ludźmi, takimi zmotywowanymi, mającymi jeden tylko wspólny cel, czyli dostanie się do policji za pierwszym, podejściem, czyli musi być pierwszy strzał, jak u snajpera. Albo przechodzi, albo nie przechodzi. Ludzie się tam zżywają, weterani pomagają nowicjuszom i tam toczy się najwięcej dyskusji. Aż mi żal, że tej grupy nie ma troszeczkę bardziej publicznej. No i oczywiście znajdziesz linki do wszystkich materiałów. Oczywiście dubluję cały ten materiał na maila, natomiast y, uczciwie ci z ręką na sercu powiem. Bez pracy w tej grupie zmniejszasz drastycznie swoje szanse. Nie na przejście Multiego, ale na tak zwany bardzo dobry wynik w rankingu. I mm, ten wynik jeszcze może nie masz tak wielkiego znaczenia, ale już w Rzeszowie trzeba chyba mieć ponad 160 punktów i jak jesteś kiepski, to do Rzeszowa 150 parę punktów ci może nie wystarczyć, chociaż do Wrocławia biorą z pocałowaniem w rączkę. I jeżeli jakieś pytanie nie zostaje na grupie wyjaśnione, to po prostu podejmuję temat w czasie hangoutu online. Oczywiście zadajesz to albo na czacie, albo dzwonisz do mnie no i sobie robimy pogaduchę. Czy jesteś we Wrocławiu, czy jesteś w Przemyślu, Rzeszowie, Białymstoku, czy Szczecinie, czy nawet za granicą jest mi to najzupełniej obojętne. Kosztów rozmowy nie ponosisz, bo ja odzwaniam. Także mam jakiś taki dobry abonament, że stać mnie na to, żeby do Ciebie odzwonić. I hangouty idą też dwutorowo, albo na YouTubie, prawda? Albo już w grupie na Facebooku. Na Facebooku live, y, prawda? I w każdym z reguły uczestniczy po kilkadziesiąt osób. Jeżeli zadasz pytanie, to z tej odpowiedzi, co ja jej udzielę, oprócz Ciebie korzystają inni. Natomiast może być, że nie wiesz, co zapytać, patrzysz jak świnia, słuchasz jak świnia grzmotu. Natomiast wtedy ktoś inny zapyta o to, co Ty powinieneś się dowiedzieć. No i, i no niestety sytuacje, że nie wiesz tego, czego nie wiesz, są dosyć y, częste. Natomiast ostatnio w zasadzie od nowego Multiego na fejsie powstała nowa tradycja, nie taka jak z misia, czyli każdy, kto dostał się do służby, prezentuje swoją blachę robi fotę, prawda? Hmm, oczywiście zakrywa numery, żeby to nie można zidentyfikować go po tym numerze. I zebrała się już kolekcja odznak, że tak powiem, z całej Polski. Czasami to pokazuje w jakichś moich materiałach markę tingowych I ci, co chwalą się ze swoich sukcesów, przy okazji pozytywnie motywują osoby, które jeszcze się do policji nie do stały. No, przyszedł czas na kilka często zadawanych pytań. Yy, niektóre są według mnie śmieszne, prawda, ale ponieważ ciągle są zadawane z uporem maniaka, to zdecydowałem się je zaprezentować. Darek, ja jestem ze Szczecina, Ty jesteś z Wrocławia. Jak to się ma z dołączeniem do elitarnej grupy szkoleniowej? I moje szkolenie jest tak jak powiedziałem, całkowicie online, jedyne co musisz mieć, to po prostu y, komputer, laptop, jakiś smartfon, prawda, dostęp do internetu, skrzynkę mailową. Tutaj zdecydowanie polecam gmaila, kiepsko sprawdza się WP.pl. Y, oczywiście, profil na Facebooku, może być profil jakiś fejkowy, czasami nawet lepszy z tego powodu, że Dostajesz się do policji, awansujesz, a profil masz pod prawdziwym nazwiskiem i no może Ci ktoś tam tego pozazdrościć. I naprawdę wystarczy Ci tylko ta podstawowa znajomość internetu, abyś się do policji bezproblemowo dostał. Darek, nie mam czasu. Tak jak Ci mówiłem, szkolenie jest całkowicie online, czyli wtedy uczysz się kiedy chcesz, nawet na swoim urządzeniu mobilnym, jedziesz gdzieś tam w tramwaju, w autobusie, włączasz sobie tylko słuchaweczki, prawda? I działasz. Z każdego materiału oczywiście są powtórki na maila. Natomiast, jeżeli nie jesteś w stanie znaleźć tych 10 minut dziennie, czy nawet 10 minut na dwa dni w dogodnej dla ciebie porze, no to pewnie niedługo znajdziesz już cały roczek do powtórnej rekrutacji. I oczywiście, muszę ci tylko przypomnieć, że wtedy trzeba jeszcze zdać TWO, test wiedzy nikomu niepotrzebnej. TSF oczywiście może się przydać. No i oczywiście, jeszcze raz przejdziesz stres na multi przy oczywiście braku gwarancji, że się kiedykolwiek dostaniesz. Ciekawe zapytanie. Darek nie mam pieniędzy, zapewniam Cię, że mi też brakuje do pierwszego, chociaż emeryturę pewnie mam wyższą niż Twoją pensję. I jeżeli rzeczywiście jesteś spłukany, goły i wesoły, no to może zacznij od poprawy swojego bytu i znajdź jakąkolwiek pracę, przynajmniej po to, żebyś poprawił sobie CV. Poszukują ludzi troszeczkę z doświadczeniem, natomiast zadaj sobie pytanie, Ile stracisz przez kolejny rok, nie dostając się do policji już teraz? Ile stracisz nie inwestując w siebie, nie inwestując w szkolenie siebie? I być może nie wiesz, że policja płaci z góry, więc pierwszą rzeczą zaraz po ślubowaniu, w pierwszych dniach, a może nawet przed ślubowaniem będzie wypłata, a cały kurs zwróci Ci się z nawiązką po kilku dniach służby. Jeszcze nie pójdziesz na szkółkę, już będziesz miał wszystko pokryte. Natomiast każdy rok, a w zasadzie nawet 6 miesięcy i jeden dzień liczy Ci się do wcześniejszej emerytury mundurowej. Co roku dostajesz tak zwaną mundurówkę, tak zwaną trzynastkę, tak zwana trzynasta pensja. Natomiast prawda biznesowa jest taka, interesy prywatne bankrutują, a Policja zawsze płaci, płaciła i będzie płacić na czas, nawet jak nie ma na helikoptery, czy nie ma na paliwo do radiowozów. Darek, za parę dni mam MS i jest za mało czasu, abym się przygotował. No i zapewniam się, że jeżeli się tam tydzień, dwa nie przyłożysz z moją pomocą, to będziesz miał kolejny rok stracony, a historia lubi się yy, powtarzać. Także dołączysz do tej grupy, która dołączy do mnie za rok lub wtedy, kiedy, że tak powiem, zmądrzejesz. Natomiast, yy, jeżeli ci się tych paru minut dziennie po, poświęcić nie chce, no to po prostu być może dla ciebie policja, aż taka istotna nie jest. Darek, ile czasu zajmie mi nauka? Problem jest ten sam, że yy, Najlepszą zdawalność mają ci, którzy podejmują decyzję od razu, chwytają tego byka za rogi, biorą się do roboty, wierzą swojemu guru. Natomiast ci, którzy jałowo rozważają, zadają mi sto pytań, sto mainy, no poza tym, że yy, tracisz ty czas, tracę ja czas, to jakby to powiemu, powiedzieć głupiemu, radość. Darek, właśnie nie zdałem MS-u i mam cały rok. I powtórzę z uporem maniaka. Najlepsze wyniki mają ci, co od razu się biorą do roboty, natomiast yy, jeżeli się nie weźmiesz, to za rok pewnie będziesz miał kolejny rok. I tak będziesz odkładał tą policję w nieskończoność. Nie wierzę, że sam ktoś się stanie rozszyfrować Multiego, a Ty z pewnością do tej grupy się zaliczasz. Darek, nie mam matury i czy się dostanę? Paradoksalnie, na szeregowego policjanta nie potrzebują wykształciuchów, czy tych zbyt wykształconych. To wyższe wykształcenie nawet przeszkadza, bo zaczynasz kombinować na testach. Natomiast, masz się tylko wkomponować w profil idealnego policjanta, a w tym jest moja rozczochrana, prawda? W tym jest moja głowa. Darek, nie jestem pewien, czy nie odrzucą mnie na rekrutacji i nie ruszę, zanim się o tym nie przekonam. Kolejna osoba, która lubi zwlekać. Kurs ma 60 dni bezwarunkowej gwarancji i bywały sytuacje, że refundowałem zaraz po przyjęciu do szkolenia, 2-3 dni się poszkolił, dostał pismo z komendy, że go odrzucają z nieznanych powodów i no, oczywiście pełna refundacja bez jakichś tam wymówek. No, ale tutaj dosyć szukania trudności. Czas zabrać się do roboty, czas do konkretów. I jeżeli ciągle oglądasz to wideo, to z pewnością wiesz, że stworzyłem najlepsze szkolenie na rynku i studenci elitarnej dostają się do policji. A ja nie potrzebuję żadnych fałszywych recenzji, żadnych jakichś sztuczek marketingowych abyś do mnie dołączył. I gwarantuję ci, że nie tylko dostaniesz się do policji, ale dostaniesz się jako jeden z tych najwyżej punktowanych rezultatów i to w najtrudniejszej komendzie, jaką sobie możesz wyobrazić. Także inwestujesz nie tylko w jakiś kolejny program szkoleniowy, jakich pełno w necie znajdziesz, jest do bólu, od 30 zł tam do kilku tysięcy złotych, ale ulokujesz swoją ciężko zarobioną gotówkę w swoją transformację. Po moim kursie praktycznie jedną nogą już jesteś policjantem, a zdobyta wiedza zaprezentuje ci również w dalszym przebiegu służby. Natomiast, co ci jedno mogę zagwarantować, że znajomości, które nawiążesz z innymi członkami elitarnej grupy szkoleniowej, uważam za bezcenne w twojej przyszłej Karierze zawodowej. Są to naprawdę przyjaźnie takie nawet poza troszeczkę sprawy nasze szkoleniowe. Ostatnio tu przyszła do mnie koleżanka, która wynajęła lokal już przyszłej, znaczy obecnej policjantce, a które się poznały w czasie zajęć mojej grupy, prawda? Czyli, czyli nawet tej policjance jest łatwiej gdzieś zamieszkać za jakieś rozsądne pieniądze a konkretnie chodzi o naszą stolicę Warszawę, gdzie wie, że jest bardzo drogo. Także, no, y, musisz podjąć jakąś męską decyzję, czy chcesz dołączyć do najlepszej społeczności w branży kandydatów do policji, czy samemu kontynuować swoje wysiłki, często z jakimś mizernym rezultatem, a odezwać się do mnie dopiero po kolejnych, niezdanych testach. I aby to, to ryzyko z ciebie zdjąć, szczególnie finansowe. Mój kurs jest objęty żelazną, 60-dniową gwarancję, także dobrze słyszysz dwa miesiące, 60 dni MS gwarancji bez pytania o jakąkolwiek przyczynę. Po prostu nie interesuje mnie, dlaczego yy, chcesz pójść swoją ścieżką. No, Wiem, że jeżeli w czasie szkolenia przejdzie ci ochota na służbę w policji, to musisz po prostu poszukać sobie szczęścia w innej pracy, nie ma sensu się katować, Najgorzej jak się po moim szkoleniu do policji dostaniesz, potem się męczysz na tej szkółce policyjnej, nie jest to, co od razu chciałeś, a jeszcze gorzej, jeżeli rezygnujesz po paru latach i robisz wszystkich w bambuko. Tacy studenci są dla mnie utrapieniem, są utrapieniem dla swoich przełożonych później, a ja tym przełożonym robię niedźwiedziom przysługę, pomagając być może Tobie, kiedy się do tej roboty, do tej służby kompletnie nie nadajesz. Natomiast, jeżeli to jest Twoje marzenie, Twoje powołanie, to aby Ci osłodzić wstąpienie do mojej grupy, przygotowałem super bomusy, Pierwszym jest słynny symulator z zegarem. Takiego nie ma na rynku. Wierz mi, jeżeli ktoś ma, to albo ma sam zegar, nie ma właściwych pytań. Natomiast, ci, co przeszli Multiego po moim szkoleniu twierdzą, że graficznie nawet jest lepszy od oryginalnego. Oczywiście, zrobiłem parę wersji. Na początek dostaniesz łatwiejszy, ale potem w miarę postępu w nauce dostaniesz coraz trudniejsze te symulatorki, aby nic się już tam nie zaskoczyło. Również jako bonus hardkorowe wersje symulatorów, żółte kółko, czerwona kreska, identyczne jak nowości w Multi. I ostatnim bonusem, w zasadzie, który powinienem wymienić jako pierwszy, możliwość przyjechania do mnie do Wrocławia, uczestniczenia w hangoucie na żywo, a po transmisji porozmawiania ze mną osobiście. I tu Muszę z uporem maniaka podkreślić, ci kandydaci najbardziej zmotywowani, którzy poświęcają swój czas, poświęcają swoje pieniądze na dojazd do mnie, mają najlepsze rezultaty. Nie ma lepszej metody na sprawdzanie Ciebie, jak Ci pójdzie rozmowa, jak po prostu porozmawiać z drugim człowiekiem, czyli ze mną, w tym przypadku z ekspertem od szkoleń do Policji. I ta sytuacja idzie w drugą stronę, jeżeli nie należysz do mojej elitarnej, to nie masz możliwości jakiegoś indywidualnego szkolenia ze mną, na tej zasadzie, że przyjedziesz do mnie bez zrobienia części online kursu. Także nie proś mnie o jakiekolwiek spotkania indywidualne, po prostu są one tylko wyłącznie dla moich elitarnych. Jeżeli chodzi o cenę, którą musisz zainwestować w kurs, to przyjąłem ją na poziomie y, takiego połączonego, kompleksowego badania na broń oraz kwalifikowanego pracownika ochrony, y, czyli jest to podwójna cena y, dla takiej osoby, którą biorę w mojej pracowni psychologicznej. W tym przypadku oba badania trwają około godziny, kończą się wydaniem orzeczenia, natomiast ja zaoferuje ci kilkadziesiąt godzin materiału online takiego super hiper, który wprowadzi cię dogłębnie w profil idealnego policjanta oraz szczególnie wyjaśni ci najnowszy multi, który jest od września 2017 roku. Dla mnie te nowe testy praktycznie nie mają tajemnicy. Dla moich elitarnych gdzieś po tygodniu szkolenia też się dziwią, że wszystko jest takie proste, od matematyki, od tych rachunków, które czasami daje, po wyjaśnienie, co to jest Hurma, czy po typowe testy psychologiczne, a to już jest wyższa szkoła jazdy. I jedyne co teraz musisz zrobić, spojrzeć na dół, jest tam link do procesora płatniczego, kliknij w ten procesor, pojawią Ci się różne banki, wybierz ten swój, przemyśl sprawę, zainwestuj w siebie, i do zobaczenia po drugiej stronie.